Nieciekawa sytuacja, kiedy kierowca, i to bardzo młody kierowca nie zdał po raz kolejny badań wąb za alkohol i narkotyki I co ten młody człowiek ma dalej robić? Zapytanie mojego widza Mam 22 lata, zabrali mi prawo jazdy po alkoholu pierwszy raz dwa lata temu Zakaz mam na 3 lata, czyli jeszcze mam rok zakazu Skierowali mnie na badania psychologiczne i lekarskie Zdałem psychotesty w tamtym roku również w tamtym roku zdawałem lekarskie po raz pierwszy i nie zdałem. Wynik był negatywny dlatego, że wykryto podwyższony poziom enzymów wątrobowych oraz był za krótki okres abstynencji Przyszedł mi list z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Termin następnych badań za 3 miesiące i skierowanie do poradni uzależnień Chodziłem kilka razy Pani z tej poradni wystawiła orzeczenie, że chodziłem Mogłem się znowu zarejestrować do WOMP-u No, oczywiście zarejestrowałem się, natomiast parę dni temu na badaniach okazało się, że wynik znowu negatywny Enzymy wątrobowe opadły, natomiast mi, wyszedł mi pozytywny wynik THC No i oczywiście końcowe orzeczenie lekarskie, że wynik negatywny i mam do Pana pytanie, co mi teraz z tego WOMP-u przyjdzie, czy kolejne wezwanie na badania, jeżeli tak, to w jakim terminie, czy może znowu skierowanie na terapię, a może jakiś zakaz. No, sytuacja wyjątkowo nieciekawa, ale odpowiadając na to pytanie, jeżeli Ty jesteś w podobnej sytuacji, to jedyną szansą uzyskania, a w zasadzie odzyskania prawa jazdy, jest przejście a następnie udokumentowanie rocznego okresu abstynencji i to zarówno chodzi o alkohol, jak i narkotyki. Za bardzo nie wiem, za co mój widz został złapany, ale przypuszczam, że w grę wchodziły obie sytuacje. No i oczywiście, po roku właściwe zaświadczenie wystawić Ci psychiatra lub terapeuta poproś o takie, które będzie honorowane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Przede wszystkim ma być rok abstynencji i po roku zgłasza się sam na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i jak wszystko będzie ok, to powinno się przejść no miejmy nadzieję, że z wynikiem pozytywnym Co radzę? Zdecydowanie radzę Ci pójść czystym Nie zlekceważyć tego badania bo inaczej po prostu utracisz prawo jazdy na zawsze Drugie ostrzeżenie, mogę Ci uczciwie powiedzieć, że zdarzają się orzeczenia negatywne pomimo, że wszystko wydaje się być ok. Niestety, tutaj Twoja przeszłość czyli powtórne badanie brak tej abstynencji alkohol i narkotyki, czyli siła złego na jednego, nie wróżą też dobrze Lekarze są uprzedzeni do takich osób, może nie uprzedzeni w sensie, że tak powiem, jako do człowieka, tylko uprzedzeni do tego, że Twoje zachowanie się może powtórzyć, czyli porządna dokumentacja sporadni i oczywiście czysty na badaniach, tak żeby żadno THC, czy jakiś inny narkotyk nie wyszedł Ci pozytywnie podczas badań laboratoryjnych. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli coś masz ciekawego do powiedzenia na temat badań WOMP, i to badań, że tak powiem, po badaniach Czyli jeden wynik negatywny, drugi negatywny Jak Ci poszło za trzecim razem? Oczywiście skomentuj to wideo Do czego Cię serdecznie zapraszam